Ustro. dla wszystkich zakochanych z kontaktem lub bez kontaktu z kryzysem lub bez kryzysu przepraszam jest już jesień, zimno u nas naprawdę dzisiaj taka Temperatura ostra jesienna. Ja już siedzę tutaj w polarze w sobotę rano i nagrywam dla Państwa filmiki na cały weekend i na następny tydzień. Zapraszam serdecznie, kochani Państwo, do oglądania mojego kanału Orakel Miłości Uloeli. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, proszę, zrób to koniecznie dzisiaj. Kliknij, subskrybuję i naciśnij górny dzwoneczek, byś dostawał, dostawała codzienne powiadomienia o darmowych wróżbach, o filmikach z horoskopami, z rytuałami, również wróżbami tygodniowymi lub anielskimi. Zapraszam serdecznie, ponieważ tematy są miłosne, ciekawe również inne sprawy jak zawód, finanse. Zapraszam Państwa serdecznie. Proszę również o więcej komentarzy. Dziękuję serdecznie za tą wymianę inspirującą, ciekawą, motywującą mnie. Piękne komentarze, piękny feedback, ciekawe różne historie, oczywiście niektóre smutne, no ale dlatego spotykamy się tutaj na tym kanale, by poradzić sobie z tym, ze smutkiem po rozstaniu po zdradzie po kryzysie w związku po to istnieje taki kanał by po prostu jakoś udźwignąć ten ból te, te rozczarowanie nieraz tak w związku to są ciężkie sprawy emocjonalne i myślę, że karty pomogą Państwu dadzą wskazówki poz, pozwolą również na to, by się bardziej zastanowić, tak, by by bardziej zastanowić się, co należy zrobić lub czego nie należy zrobić zapraszam serdecznie kochani, zapraszam również na wróżby indywidualne które są poprzez Whatsapp lub Messenger lub w postaci filmiku zapraszam na mój e-mail oelia.oracle Mój e-mail znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach. Napiszcie do mnie, umówimy szczegóły i wróżby y, indywidualne są oczywiście tylko o Waszych konkretnych osobistych sprawach, gdzie można się troszeczkę głębiej y, przyglądnąć po prostu Waszym osobistym dylematom, jakie macie. Tutaj jest czytanie kolektywne, czyli zbiorowe, jest to... Jest to oczywiście no, duże prawdopodobieństwo, że będzie z Wami pasowało, ponieważ przyciągnęła, przyciągnęłam Was tutaj, y, ale oczywiście jest to szaleństwo, by powiedzieć, że z każdym z Was rezonuje to na 100%. To byłoby niemożliwe, nierealne. Y, ale ważne jest, że jakaś część rezonuje z każdym osobna z Was, i to, co do Was pasuje, wyciągnijcie sobie sami, tak? Dopasujcie sobie sami, ponieważ no, jak to się mówi, sto osób, sto różnych historii, tak? Więc proszę dopasujcie y, do swoich sytuacji osobistych, czy to jest temat zdrady, czy to jest temat nowego związku, czy to jest temat małżeństwa dzieci, czy po prostu jakiegoś nowego początku, nowej szansy, czy no, jakiegoś dotyczy to kryzysu pokój, do, dopasujcie sobie do swojej sytuacji i zobaczcie czy w jakiejś części właśnie rezonuje to lustro z Wami oczywiście znajdą się również osoby pytające tutaj do których ta wróżba pasuje w całości to jest oczywiście równie możliwe Niemniej jednak jeśli nawet w części 60%, 70%, 80% pasuje do Was, to znaczy już, że to lustro rezonuje i że duża część właśnie zgadza się z Waszą rzeczywistością. Dobrze, koniec już tych ogłoszeń parafialnych i szczegółów. Aha, jeszcze jedno ogłoszenie parafialne. Dzisiaj o 18.30 wchodzę na moim kanale live i wróżę dla Państwa jedno pytanie do kart Lenormanda i Tarota na Wasze jakieś pytanie konkretne. Więc zapraszam serdecznie 18.30 na moim kanale. Zapraszam również, by wziąć winko lub coś do picia. Oczywiście to, co lubicie, żeby wznieść toast za mój kanał z okazji 2000, 2000, 2700 subskrybentów. 2700 subskrybentów jest w tej chwili poprzez krótki czas yy, i to oczywiście musimy dzisiaj świętować. Dobrze, zabieramy się kochani do lustra. Prawa strona jest to strona Wasza. Prawa strona osoba pytająca, czyli u mnie to są te karty białe. Osoba pytająca, tak wygląda osoba pytająca, w zależności czy jesteście mężczyzną czy kobietą, to nie gra żadnej roli. Jesteście po prostu tą osobą, która pyta Tutaj karty. Osoba, o którą pytacie, za którą tęsknicie, w której jesteście zakochane, wygląda tak. Nie musi to być mężczyzna lub kobieta, tylko jest to no, po prostu tak płciami, jak Wy sobie to życzycie. Chodzi tutaj tylko o energię. To jest osoba, o której myślicie. I u mnie to jest strona lewa, czyli te karty Brązowe. Kochani, zaczynam od Was, od Waszej strony. Do, do kart Lenormanda, to są dwie, po dwóch stronach lustra, są karty Lenormanda, dochodzą również karty Tarota, wskazówka, karty orakel miłości, karty oraklu energetycznego yy, i przesłania od serca, co ci chce jeszcze partner powiedzieć. Dobrze, zacznijmy. Więc kochani. Wasze myśli, jego myśli, Wasze uczucia, jego uczucia, Wasze zamiary, jego zamiary i wskazówki od innych kart. Dobrze, Wasze uczucia, na, przepraszam, Wasze myśli, zaczynamy przecież od góry, czyli od głowy, Wasze myśli, czyli jesteśmy teraz na poziomie mentalnym, Wasze myśli, osoby pytające. Miało dojść do jakiegoś spotkania, myślicie o jakimś spotkaniu, chcecie jakieś spotkanie, jakaś randka być może, ale są tutaj jakieś przeszkody, jakieś blokady być może, jakiś strach przed tym spotkaniem lub przeszkody, coś tutaj jakby za, zakłóca to spotkanie, są jakieś tutaj problemy być może z terminem, czy z przyjazdem, czy czy y, jakieś inne komplikacje, które Was y, obarczają, obciążają, które są balastem dla Waszego spotkania. To spotkanie y, dlatego też nie może dojść do skutku, ponieważ jest coś blo blokiet, czyli jest coś zablokowane. Y, nie, można, nie można właśnie y, jakoś się spotkać. Są jakieś przeszkody, przeszkody, jakieś problemy, są jakieś również takie, nie wiem, czy jego, czy wasze blokady, to jest po waszej stronie, więc tutaj widzę raczej u was blokady, jakaś frustracja, jakieś właśnie tej ciężkie, no nie wiem, czy myśli, czy jakaś ciężkość właśnie tutaj waszej relacji, że nie może dojść do spotkania, kochani, lub... Mówi to też um, o jakiejś może długiej drodze, dużym dystansie, y, trudnym do pokonania, niemożliwym wręcz do pokonania. Y, trudność właśnie tutaj w organizacji tego spotkania, pomimo tego, że Ty, osoba pytająca, myślisz o tym, by się z Twoją osobą ukochaną spotkać. Niemniej jednak są tu jakieś niejasności, nieklarowności, ciemne chmury, czyli... Jakieś problemy, coś nie jest jasne, coś nie jest między wami wyjaśnione, nie jest umówione, jest y, nieprzejrzyste, czyli jakieś zaćmione za, nie wiem, jakieś może macie też pesymistyczne myśli co do tego spotkania, Ym, trudności właśnie tutaj, to już mówiłam, Ym, jakieś nieporozumienia, jeśli chodzi o wasze spotkanie. No, i dlatego robi, znaczy stwarza to sytuację ciężką, skomplikowaną, ponieważ nie ma tej lekkości, tak, żebyście się spotkali. Pragniesz się spotkać z osobą ukochaną, jednakże są ciągle jakieś tutaj no, obciążające sprawy, tak, jakieś balasty, jakieś dylematy. Więc nie dochodzi do waszego spotkania, i to właśnie zakłóca tobie głowę, obciąża wręcz głowę. Popatrzmy, co w głowie u twojej osoby kochanej. Twoja osoba kochana chce akcji, chce komunikować. Już wysyła jakby informację, która jednak ta akcja, ta próba tej osoby kochanej zaprzestanie jakby tutaj na szkodach, na nie wiem, zostanie jakaś zablokowana, czyli Wasza komunikacja, z tego co ja widzę teraz, Wasza komunikacja, Wasza jakaś akcja właśnie jeśli chodzi o spotkanie, o regularne komunikowanie się, jest w tej chwili zupełnie przerwana, zablokowana, być może nawet zablokowaliście on Was zablokował w telefonie, lub Wy go zablokowaliście, lub obopólnie się zablokowaliście, w każdym razie, że jest tutaj przerwana komunikacja i to przynosi wielkie straty Waszej relacji, również jego lęki, że właśnie nie da się już tego naprawić. On też może być tym zraniony, no i boi się właśnie, czy to w ogóle jest do naprawienia, ponieważ wszelkie jego starania, akcje tutaj teraz poprzestały na niczym, było błyskawiczne zerwanie kontaktu, być może zerwanie związku wręcz i są w tej chwili straty y, mentalne, emocjonalne, no i jakby właśnie to przynosi szkody i to przynosi również strach jego, y, trwogę wręcz, czy to się jeszcze w ogóle da naprawić. Zobaczmy, co jest u Was obojgu na y, poziomie serca. Czyli wchodzimy teraz w czakrę serca u Was. Wy pragniecie stabilizacji, stabilnego związku, tak? Czyli 100% chcecie być pewne i bezpieczne. Y, tutaj, co Was czeka, chcecie również, żeby był to związek jasny, klarowny, stabilny. Niemniej jednak są tutaj w sercu bardzo duże komplikacje, jakieś przeszkody, Opóźnienia, no ym, zawikłania, tak? Komplikacje, ym, toksyczność jakaś, toksyczne negatywne myśli, ym, lub no, jakieś toksyczne tutaj uczucia, emocje, które zatruwają Twoją miłość. Jest też Twoje uczucia, emocje. Ym, coś się opóźnia komplikuje, no na, na pewno wasze spotkanie, ponieważ to już było na poziomie głowy, więc na pewno wasze spotkanie, stabilność związku jest tutaj zaburzona yy, i wy przez to oczywiście macie też yy, tutaj dużo zawirowanych emocji, tak? Yy, jesteście niespokojni, bo tutaj karta delfinów mówi o waszej psychice, o Waszej y, duszy, uczuciach głębokich. Więc tutaj jesteście bardzo niespokojni uczuciowo, ponieważ dużo jest komplikacji. Być może są też inne ciężkie problemy u niektórych z Was, y, na przykład jakieś nałogi, które tutaj nie pozwalają rozwinąć się temu związkowi, tej miłości, tym uczuciom, tylko y, no, niestety stwarzają taką, jak to się mówi zatrutą, chorą atmosferę tak? też inna wersja, która mi nachodzi i być może będzie właśnie z wieloma z Was nawet niestety rezonować to jest to, że w Waszym sercu jest trwoga, że komplikacje i niemożność spotkania jest poprzez jakąś konkurentkę rywalkę, że ukazała się pojawiła się w tej relacji jakaś osoba trzecia to może być, przypuśćmy, jakaś eks-partnerka, która tutaj miesza, y, która tutaj intryguje, lub jakaś inna nowa konkurentka rywalka. Y, jest to często kobieta spod znaku lwa, y, strzelca lub y, barana y, o brązowych włosach dłuższych lub takich do ramion. Inteligentna osoba, ale skomplikowana. Więc być może jest taka osoba, która właśnie truje tutaj Waszą dobrą atmosferę miłosną i na trzeciego tutaj wchodzi buciorami w Wasz związek. Więc to oczywiście zatruwa Wasze emocje i blokuje Was, czyli nie nie pozwala rozwinąć się tutaj w pełni w waszej miłosnej relacji. Takie coś tu mam w sercu waszym trwogę, no komplikacje duże, przez które nie możecie właśnie osiągnąć tej stabilności uczuć. Zobaczmy, co u niego w sercu. U niego karty są piękne, on pragnie wyleczyć uczucia, miłość, emocje do Was, wzmocnić, wyleczyć to, co między Wami jest tutaj teraz no, zawirowane czy uprzerwane. On jest lojalny, wierny, uczciwy, przyjacielski, można na nim polegać. On chce być wierny, ponieważ On Was kocha. Także tutaj nawet jeśli wy podejrzewacie, że jest jakaś osoba trzecia lub jest jakiś nauk, lub jest jakiś, jakieś ciężkie komplikacje, przez które nie możecie się spotkać i tutaj jest w jego sercu natomiast czysta, piękna, wierna, lojalna miłość oparta na fundamencie przyjaźni, na ym, zaufaniu. On pragnie tego w sercu i on tutaj jest bardzo, jak widzicie, Dobrze nastawiony do Was, pozytywnie, otwarty na uczucia, jego serce, otwarty, chce wszystko wyleczyć, wzmocnić, chce by wszystko odżyło, rozkwitło. Takie piękne uczucia ma on w sercu, po swojej stronie, nie, nie, niezależnie jakie komplikacje właśnie u Was tu i blokady, i obciążenia są. Jakie macie zamiary? Przyjrzyjmy się. Na razie jesteś osoba pytająca na rozdrożu. rozdrożu rozdroże dróg, czyli dwie opcje, dwie alternatywne jakieś tutaj możliwości. Chcecie się zdecydować na jedną z tych opcji, w końcu mieć klarowność decyzji, wybrać właśnie jedną z tych dróg podjąć decyzję i zacząć tutaj nowy rozdział, na przykład z Waszym partnerem, za którym tęsknicie lub z którego kochacie po prostu, zacząć nowy rozdział Waszej pięknej, romantycznej love story. Tutaj mamy love story, czyli piękną, miłosną historię, którą pragniecie jeszcze raz tutaj napisać, więc no, jakiś piękny tutaj, no nie powiedzmy harlekin, ale, no bo były te harlekiny, książeczki, ale powiedzmy piękna, jakaś romantyczna historia, którą chcecie dalej kontynuować i chcecie właśnie się tutaj zdecydować na tą relację, rozpocząć jeszcze raz właśnie coś pięknego z Waszą osobą i Tutaj jest jeszcze karta Tarota. Aha, jeszcze mamy tutaj kartę o na spodzie Lenormanda. Na spodzie Tali wyszedł dom i y, dom mówi oczywiście, że pragniecie macie takie zamiary, takie plany i pragniecie stabilności, ciepła domowego, atmosfery rodzinnej, bezpiecznego, długotrwałego związku, być może zamieszkania razem, y, zdecydowania się właśnie na jakiś oficjalny związek. Na prywatność razem, tak, piękny dom, atmosferę, stabilność. Także no, to są Wasze plany i zamiary, kochani. I jeszcze karta tarota do tego mówi, że to, co właśnie zamierzacie, pragniecie zrobić szybko. Tutaj mamy kartę ośmiu buław, która mówi ewentualnie również o podróży, o działaniu akcji o energii działania, szybkim działaniu. To jest bardzo szybkie działanie, wręcz najszybsze w kartach Tarota, więc pragniecie, by te zamiary, plany zrealizowały się szybko, czyli pragniecie decyzji e, rozpoczęcia jeszcze raz, dacie szansę jeszcze raz waszej osobie kochanej i tu pragniecie szybkiej właśnie e, realizacji, by ta piękna, romantyczna historia się mogła rozwinąć. Co u Niego w zamiarach, w planach? On tak samo jak Wy jest tutaj niezdecydowany. Nie może się zdecydować, co zrobić, czy wrócić, czy nie wrócić, czy się pogodzić, czy się spotkać, czy nie. Ale ta, to niezdecydowanie się zakończy, mamy śmierć. Czyli Jego takie wahanie, niekonkretne zachowanie, niezdecydowanie zakończy się niedługo i jakby narodzi się coś nowego. Czyli po każdej śmierci jest jakby zmartwychwstanie z popiołów. I tutaj mamy znowu podjęcie decyzji. Czyli kochani, tak jak on nie może się zdecydować, jest też tak samo jak Wy na rozdrożu dróg przed podjęciem decyzji, tak podejmie tą decyzję. I tutaj kochani, w tym lustrze wychodzi Wam ta sama karta w zamiarach. Czyli niemożność podjęcia decyzji, wahanie się... Karta 22 w Lenormandzie mówi właśnie o dwóch drogach i na rozdrożu wy stoicie i nie możecie się zdecydować. Ta karta wychodzi po dwóch waszych stronach lustra, czyli to was łączy, że musicie się na coś zdecydować, powinniście podjąć decyzję, jeśli chcecie jeszcze raz spróbować być razem, musicie właśnie konkretnie tutaj podjąć jakąś decyzję. Te dwie karty leżą nawet koło siebie. Zobaczcie, kochani, na rozdrożach dróg i na rozdrożach dróg w waszym odbiciu lustrzanym. Czyli tutaj to, ta karta jest bardzo silna u was, ta karta was łączy, nie wiecie, co zrobić. Jesteście oboje, jesteście w rozterce przed podjęciem decyzji. Natomiast macie tyle tutaj lęków, blokad i komplikacji, opóźnień, trudności, coś się właśnie stało, zawaliło, runęło, zepsuło, że teraz wahacie się i oboje stoicie przed dylematem wyboru, kochani. No ale jak, jeśli chodzi o Was osoba pytająca, będziecie zdecydowani, by otworzyć swoje serce. Natomiast on tutaj potrzebuje jeszcze czasu, ale karta, kochani, co jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo ciekawe również, Karta na spodzie Lenormanda jest to dom i u was był też dom, kochani zobaczcie. Macie te same karty na spodzie Lenormanda, oboje macie kartę numer 4 w Lenormandzie, to jest dom i dom mówi o chęci założenia rodziny, stabilizacji, zamieszkaniu razem. Pięknej y, y, atmosferze rodzinnej, ochronie, bezpiecznym związku, y, o fundamencie do budowania y, dobrego, pięknego, stabilnego związku. Y, także oboje macie to pragnienie, to marzenie, to, to w planach. Także dwie karty u Was w lustrze, które Was właśnie bardzo tutaj łączą. To jest to, że macie podjąć decyzję i to jest to, że pragniecie ciepła rodzinnego i domu wspólnego, zamieszkania razem, bezpieczeństwa, stabilnego związku. Tutaj u niego, czyli u osoby, o której myślicie, wskazówka, czyli karta Tarota jest gwiazda. Nadzieja na rozjaśnienie, wyjaśnienie wszystkich spraw, na pogodzenie się, na dobry rozwój sytuacji. Wszystkie sprawy, które są jeszcze pod ochroną nocy, czyli niewyjaśnione, w najbliższym czasie właśnie wyklarują się, wyjaśnią. I tutaj jest nadzieja na dobry, pozytywny rozwój spraw. Dobrze, kochani, piękne lustro, pozytywne dzisiaj i rokujące wasze wspólne pragnienia o stabilności związku co mamy jeszcze tutaj wspólne szukam wspólnych jeszcze kart to co jest wspólne kochani to jest karta numer 24 miłość u waszego partnera karta miłość 24 w Lenormandzie jest na poziomie serca czyli to absolutna miłość kocha was, tęskni myśli i u Was jest w zamiarach, że pragniecie dać jeszcze tej miłości jedną szansę lub otworzyć swoją czakrę serca na jeszcze jedną próbę. I tutaj, kochani, macie oboje, co jest no mega, mega, mega piękne. Oboje macie właśnie tą miłość, tak? On w sercu, Wy w zamiarach, czyli oboje kochacie się. Jesteście oboje zakochani, zaangażowani. Myślicie o tym, by tej miłości dać jeszcze szansę, by ona nie umarła. Czyli trzy karty już znalazłam, które w lustrze u Was są identyczne. Przyglądę się jeszcze kartom, czy czegoś nie przegapiłam. Nie, już nie ma wspólnych kart. Natomiast trzy karty wspólne u Was w lustrze to już jest bardzo dużo i wiemy już, co Was łączy. Kochani, więc dam teraz jeszcze inne karty. Karty po Waszej stronie, karty miłosne, karty oraklu miłosnego, mówią o silnej chemii, przyciąganiu, magnetyzmie wręcz, że Twoje życie romantyczne jest właśnie oparte na bardzo silnym przyciąganiu, takim chemicznym, miłosnym czy seksualnym magnetyzmie, tak? Czyli bardzo silna chemia u Was, e, która Was tutaj przyciąga i Ty to czujesz, ponieważ to jest po Twojej stronie, to jest bardzo ważne i to właśnie y, no, sprawia, że jest jakaś magia tak, w Waszym związku. To jest oczywiście też duże seksualne przyciąganie. Również ta karta ośmiu buław mówi o pożądaniu, namiętności, przyciąganiu, o dobrym seksie, o szybkim seksie, o namiętnym seksie. Więc tutaj mamy dwie karty, które mówią o bardzo intensywnym magnetyzmie, przyciąganiu dobrej chemii między Wami, która jest również ważna w Waszym związku. Po jego stronie mamy w oraklu miłosnym give your relationship a chance. Czyli mamy, że on ma dać waszemu związkowi szansę, tak? Że work on your partnership, czyli on ma pracować, on chce pracować właśnie w waszym partnerstwie, w waszej relacji. On chce tutaj y, postarać się, pracować, y, dać właśnie tutaj no, jakiś wysiłek. tak? Trzeba nad każdym związkiem pracować, by był lepszy. I on tutaj ma takie zamiary właśnie. Chce pracować nad tym, by wasza relacja polepszyła się. Y, takie mamy dwie karty oraklu miłosnego. Ener orakl energetyczny mówi o y, szczęściu o szczęściu w waszym związku, które nadejdzie. Ta karta mówi o płodności, o bogactwie, o pełni, przepełnieniu wszystkiego, pełni. O... Też ta karta mówi, kochani, ta karta symbolizuje czas jesień. Wow, niesamowite. Ta karta mówi o jesieni, czyli w jesieni, jesienią, przepraszam, jesienią może nastąpić tutaj coś szczególnego, jakaś, jakieś, jakieś szczęście, bo ta karta jest też gluk symbol, czyli kartą szczęścia. Ta karta mi wypadła z, właśnie jak tasowałam, orakel energetyczny i tutaj jest, w jesieni przyjdzie... Szczęście, pełnia, rozwój wszystkiego, bogactwo wszystkiego. Znaczy, bogactwo, jeśli mówimy o bogactwie, to oczywiście bogactwo uczuć, bogactwo miłości, romantyzmu, y, miłości. Oczywiście, jeśli ktoś pyta w dosłownym tego słowa z, y, y, znaczeniu o bogactwo finansowe, no to oczywiście może też tutaj w tej kwestii coś się dobrego jesienią stanie. Że nawet. Też finansowo yy, są jakieś lepsze szanse. No ale my pytamy tutaj o związek romantyczny, o emocje, o rozwój związku. To lustro ja stawiam na sprawy miłosne, więc yy, jeśli jest szczęście, no to szczęście w rozwoju tego związku jesienią, rozwój miłości, spotkań, komunikacji, praca nad związkiem, przyciąganie, silna bardzo chemia, tutaj magnetyzm, dobry seks, no, romantyczność. Także tutaj o tym mówi to lustro i jesienią się coś między Wami znów pięknego rozwinie, kochani. Zobaczmy jeszcze, co partner chce Wam na koniec tego lustra powiedzieć. Co chce Wam partner przekazać. Proszę o kartę. Co partner chce mi powiedzieć. Co partner chce mi powiedzieć? Coś mi się dzisiaj źle, te karty tasują, one są w formie serca. Seksuele Vereinigung. respektire den Ohr in anderen, wo ihr beide einseit. Pojednanie seksualne. Widzicie, kochani, jak to wychodzi. Ten magnetyzm, przyciąganie, dobra chemia, dobry seks. Właśnie tutaj też pojednanie seksualne. Czyli tutaj no, taki magnetyzm jest u Was silny, że nie możecie na pewno bez siebie wytrzymać i tutaj no być może jest seks tym elementem który was właśnie tu przyciągnie i pozwoli wam no pogodzić się zapomnieć, wyjaśnić sobie różne sprawy, tak? i respektujcie właśnie to że możecie być jednością że możecie się poprzez właśnie ten Tą seksualność piękną, to piękne przyciąganie pojednać i być w jedności, tak? Spajacie się w tym momencie, czujecie się jako jedność i właśnie to Was tutaj bardzo pojedna, pogodzi, no wręcz stworzy znowu taką silną przynależność, tak? Także tutaj pojednanie poprzez to silne seksualne właśnie przyciąganie, tutaj mamy te karty, które to potwierdzają, to na pewno coś tutaj jest w tym, ponieważ no, trzy karty mamy, które to potwierdzają, kochani, więc coś w tym jest, że jest między Wami niesamowicie duży magnetyzm. Dobrze, więc tego Wam życzę, żeby pojednać się. Jeśli seksualność może w tym pomóc, to dlaczego nie? Prawda? To, to samo się tak rozwinie. Samo się tak potoczy, jeśli ma być. Kochani, niech się dzieje. Niech się dzieje, niech się stanie, niech się spełnia. To lustro dzisiaj y, obiecuje nam dobre rozwiązanie, więc y, pozytywne rozwiązanie dla tej relacji, pojednanie, piękne, romantyczne uczucia, więc tego Wam życzę. Miłości, szczęścia, zadowolenia, spełnienia w miłości. Dziękuję wszystkim kochanym widzom. Proszę o komentarze, czy lustro z Wami rezonuje, w jakiej części rezonuje. Proszę o Wasze historie, proszę o lajki, subskrypcje. Zapraszam dzisiaj serdecznie na wróżby live o 18.30. Do usłyszenia wkrótce.